Z naszym fajnym dźwiękiem Właśnie o tym będziemy mieli Pewnie oglądaliście odcinek Krębola zakupiony w internecie nie oglądaliście odcinek? Prambola, tutaj jest taki, ale, ale muszę to sprawdzić. No, no tutaj. Aha. Oh, yeah, oh, yeah. O, so, so, to już. Nie patrzcie na to. Jak ja to mam zakryt? ja sobie ale to Gdzie, dziki ja dziki no. No. <grywia> Kurde, bo się bo to wlakuje wlakuje nowa... nova... na kanał. Kiedy na nas lebek nie było. Kto z ma to My nie możliwe. dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Wy Skoczyliśmy Skoczyliśmy o kolejną ułóżcie je. Lebeki. Lebeki. Lebeki. Lebeki. Lebeki. Lebeki. Lebeki. Lebeki. kogo, co zrobić? Subskrybir, jaka mam Co zrobić? Co zrobić? sobie... zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co tutaj? taj. O, man! To jest bez tego To za Ja Co to jest za mój? Ok, INKREDIBOKS! Próż, żebyśmy sprawdzili LITLE TO to jest? ty? nie miał pobra... musicie napisać incredibus albo tak musicie napisać bo to wam link to nie, nie, nie wpisywać ja jeszcze wam pokażę bo jak to load up to wtedy trzeba to i to nie jest za, za darmo no, musiałem zapalić lampkę. No, nie ociągną. To wyjście to, i żebyście mieli aplikację na za darmo. To już działa na no, dobrej komputery. Chyba na komputerze mam No dobra. Więc jak weźmiemy try version, to oznacza, że Możemy wsiąść darmową wersję, czyli, że stronka. Aha, nie muszę włączyć, także że tu idę mu, ale wy nie musicie, bo u was będzie działać, żeby tutaj kliknąć i cyk macie. No, o, już się włącza. Tu polecam wam to, bo to jest chyba najlepsze. No to jest takie kozackie, to. Ale inne, chyba te, chyba może, ten oprócz tego, no, to może inne jest lepsze, ale dla mnie to na razie, to jest lepsze. To nie wiem, alfa, alfa, alfa, No, żeby mieć tą aplikację za darmo, żeby to mieć za darmo, ale za, że aplikacja to tutaj, musicie. No tu, tu więcej narzędzi i tutaj otwórz skrót. On sobie daje inkrediii books Co? Jako okno? A, po co? Widz, jak macie Let's <laughs> go <laughs> <laughs> to the Marlon. Marlon, Marlon, Marlon. Marlon, to Tak, Hmm. Hmm. Dobra, trochę Laura więc kończymy ten godcineę